W tym wideo opowiem Ci co nieco o problemach osób niepełnosprawnych w uzyskaniu prawa jazdy, ale trochę nietypowych kategorii, czyli np. kategoria A lub C i powiem szczerze, że im więcej się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że sprawa dotyczy bardziej tutaj przezwyciężenia stereotypów przetarcia jakiejś ścieżki postępowania w takiej sytuacji, czyli robota troszeczkę dla pionierów i nie dla osób o zajęczym sercu i dotyczy to zarówno lekarzy, włączając w to moją skromną osobę, jak i również szkół jazdy, word pod kątem przeszkolenia i przeegzaminowania danego kandydata. I w krótkim po sobie czasie otrzymałem dwa maile, które Ci zacytuję, Witam Panie Dariuszu, mam ponad 30 lat, ja jestem osobą niepełnosprawną po wypadku komunikacyjnym, po urazie głowy mam niedowład prawej strony ciała, ale poruszam się sam o własnych siłach i chciałbym zapytać, czy w mojej sytuacji jest możliwość zdawania prawa jazdy kategorii A, pytam, ponieważ w mieście, gdzie mieszkam, żadna szkoła jazdy nie podjęła się nauki i mówią mi, że nie ma takiej możliwości mógłbym zdawać na własnym, dostosowanym sprzęcie lub nawet na trójkołowym motocyklu, dlatego nie jestem do końca przekonany o tym, o czym mówią mi szkoły jazdy, że nie mogę zdawać na kategorię A i bardzo prosiłbym o wskazanie właściwej drogi i potwierdzenie, że osoba niepełnosprawna nie może zdawać na prawo jazdy kategorii A. Pozdrawiam. Drugi mail dotyczy już tutaj kategorii zawodowej na ciężarówki. Chciałbym napisać na początku kilka słów o mnie, a następnie opisać mój problem. Kilka lat temu, w wyniku choroby nowotworowej, amputowano mi lewą nogę. Miałem już wtedy prawo jazdy kategorii B. Aby móc znaleźć pracę, musiałem zrobić kategorię B plus E i zaczęła się droga przez mękę. Bardzo mi trudno było uzyskać orzeczenie lekarskie, które pozwalałoby mi taką kategorię zdobyć. Po ciężkich bataliach uzyskałem orzeczenie i bez problemu zdobyłem uprawnienia tej kategorii Obecnie jednak życie zmuszem, mnie ja abym uzyskał uprawnienia C i tutaj już są bariery wyjątkowe. Pisałem do wielu wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i od kilku dostałem sprzeczne informacje na ten temat. Wiem, że zmieniło się prawo dotyczące pojazdów i dla kategorii C musi on posiadać ręczną zmianę biegów. Sprawa pojazdu byłaby dość prosta, gdyż mój brat jest zawodowym kierowcą i jeździ Volvo FM9 Któreż to Volvo jest wyposażone w skrzynię z możliwością manualnej zmiany biegów, a pedału sprzęgła nie posiada i to jest idealne rozwiązanie w mojej sytuacji. No, problem pojawia się, że nie mogę znaleźć lekarza, który podejmie się tego badania które pozwalałoby mi podejść do kursu na kategorię C, oczywiście z kodem ograniczenia do jazdy bez pedału sprzęgła. Dlatego też zwracam się do Pana z prośbą, pytaniem, czy podejmie się Pan takiego badania na podstawie opisanej sprawy. No, powiem szczerze, że zacząłem się zastanawiać nad tym tematem Oczywiście zacząłem się zastanawiać po pewnym czasie, ponieważ w sumie widzowi odmówiłem no i teoretycznie wszystko jest możliwe, czyli przejście tego badania lekarskiego, wpisanie właściwego kodu ograniczeń, no, być może powinno to być rozszerzone o konsultacje neurologiczną, może ortopedyczną, czy jakąkolwiek inną, która, która będzie niezbędna. No, miałaby sens jakaś prezentacja lekarzowi umiejętności z dotychczasowych kategorii prawka, aby naocznie zobaczył jak ten niewierny Tomasz, że ten człowiek jest w stanie, że tak powiem, dać siebie nieco więcej niż zwykły śmiertelnik. Natomiast, przyznam się uczciwie, że w moim przypadku była to jakaś bariera mentalna, no, nikogo z podobnym problemem wcześniej nie badałem, ale powiem uczciwie, jechałem kiedyś z kierowcą kategorii B, który nie miał lewej nogi i on stracił ją w wypadku, chyba motocyklowy. Nie, zostało mu prawko bez żadnych ograniczeń, no i ta jazda szła mu całkiem fajnie. No niestety, później się dowiedziałem, że zabrali mu prawko za prędkość, a w sumie za przekroczenie ilości punktów. I tak im więcej się zastanawiam nad tą sytuacją, Wydaje mi się, że być może lekarze są nadmiernie asekuracyjni wyolbrzymiają trochę problem, szczególnie jakichś poważnych konsekwencji No, łatwo teraz coś podpisać, ale niestety za tym się też ciągnie jakaś sprawa no, w przypadku wypadku tego człowieka szczególnie spowodowania wypadku, no mogą się czepiać lekarza, prawda? No, ale z drugiej strony czasem pewne rzeczy się robi a w zasadzie się nie robi dla tak zwanego świętego spokoju czyli no, lekarz tam spuszcza człowieka na szczaw, czy jakiś inny tam człowiek, szkoła jazdy, czy ktokolwiek spuszcza na szczaw, żeby się ten człowiek odczepił no i sobie tam, jakby to powiedzieć, najlepiej zrób to gdzieś u kogoś innego. No, z drugiej strony znam przypadki medialne osób, które, które przeszły jakoś całą tą procedurę no, ale tak pośrednio z ich historii wnioskuję, że odwoływały się do, do kolejnych instancji medycznych, aż do skutku, prawda? No i co tu Ci więcej powiem, temat naprawdę traktuję jako wywoławczy, no, jeżeli jesteś osobą z podobnym problemem zdrowotnym, to napisz w jaki sposób pokonałeś wszystkie bariery, jak wygląda Twoja codzienna jazda, co można zrobić, aby ułatwić to życie innym, żeby zrobili to prawo jazdy, no, myślę, że w końcu przyszedł czas, aby coś zrobić w tej sprawie. Oczywiście, proszę Cię o komentarz poniżej. No, to samo dotyczy tutaj szkół, ośrodków, szkolenia. No, przede wszystkim trzeba mieć jakiś sprzęt, na którym tego ziomka jakoś się tam przeszkoli, tego niepełnosprawnego. Natomiast, jest też sprawa w Wordach o ile po tym, co pamiętam, po swoich egzaminach są one dosyć yy, ścisłe, prawda, pewne, pewne rzeczy trzeba zrobić, ale nie jestem przekonany, czy na przykład pewne rzeczy można zrobić na motocyklu trójkołowym czy jakimkolwiek innym, prawda, czy może to być yy, te zadania egzaminacyjne, czy, czy <gryw> zrobisz to na innym sprzęcie niż, niż ten Wordowski, prawda, także też Wydaje mi się, że podejście egzaminatorów musiałoby być bardziej elastyczne, nie tylko ścisłe wykonanie tam zadań, ale po prostu sprawdzenie, czy dany człowiek potrafi jeździć. Także, uderzam tutaj we własne podwórko. Mówię, no w sumie jestem takim lekarzem troszeczkę asekuracyjnym, nie chcę kłopotów, no ale każdy głos, każdą jakąś tam uwagę przyjmę no i napisz o tym w komentarzu do tego wideo. Yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, no czas w końcu coś z tym zrobić. No, ja zaczynam od tego filmu, czy przejdę do działania, zobaczę, ale w każdym razie na pewno warto by tą ścieżkę zacząć przecierać, być pionierem yy, prawa jazdy innego niż kategoria B dla osób niepełnosprawnych.